Dzień dobry. Dzisiaj pokażę wam jak subskrybować kanał MCBPL. 1. Klikamy na prawy róg ekranu tego filmu lub kanał w zakładce kanały. Oraz można jeszcze kliknąć w link na banerze lub w zakładce informacje pod tytułem Subskrybuj kanał MCBPL. 2. Klikasz przycisk Subskrybuj na podanym kanale.